Kto myśli o Tobie tej nocy? Witam serdecznie kochani subskrybenci i kochani Państwo na moim kanale. Ja jestem wróżką Loelią i dzisiaj zapraszam Was na czytanie z kart Lenormanda i Tarota. Kochani, mam dwie grupy dzisiaj. Pierwsza grupa to karty Lenormanda i Serduszko z napisem I love you. I druga grupa to karty Tarota i Aniołek Czerwony. Także wybierzcie sobie albo talię, którą lubicie, albo przedmiot, który przyciąga Wasze oko. Ja w międzyczasie, kiedy dokonacie wyboru, witam Was serdecznie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jak, za, jak zawsze, kochani. Jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie tutaj z nami. Zapraszam Was również do komentowania po tym filmiku. Napiszcie mi pod filmikiem Wasze komentarze. Wyślijcie mi smilik, jedno słowo, jedno zdanie, bym się cieszyła. Bym miała inspirację do nagrywania, kochani lub napiszcie, czy rezonuje z Wami ta grupa, którą wybraliście i ta talia i czy pasuje to do Waszej historii miłosnej. Zapraszam Was na wróżby indywidualne, czyli wróżby osobiste na podstawie Waszego zdjęcia, zdjęcia Waszego partnera i Waszych dat urodzenia. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie na moim kanale, wszędzie go wyświetlam i w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach. Ja Wam oczywiście wyślę, kiedy są wolne terminy i jakie są warunki takich wróżb osobistych, kochani. Zaczynamy więc. Pierwsza grupa, drugą grupę odstawiam. I pierwsza grupa, czyli serduszko oraz talia Lenormanda. Kto myśli o Tobie tej nocy? Pokażcie karty. Kto myśli? Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie <sembly> <dungeons> karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie, kochane. Kto myśli o mnie tej nocy? Ktoś, kto ma na pewno dużo emocji, emocje, które płyną w te i z powrotem czyli ktoś, kto ma poprzez Was y, dużo ja, emocji romantycznych, może, tak, tutaj y, ta osoba chce rozmowy, czyli jest potrzeba rozmowy poprzez jakieś problemy, zawikłania komplikacje, opóźnienia jest to myślę jakaś kobieta jakaś kobieta kobieta y... być może był jakiś tutaj konflikt, jakieś problemy ale jakaś kobieta być może jakaś kobieta, która no jest troszeczkę zajadliwa Skomplikowana, być może jest to kobieta o ciemnych włosach wbrew pozorom tej tej karty, tak? O ciemnych włosach takich do ramion. Kobieta, być może, która ma taki charakter troszeczkę intrygancki. Ta kobieta chciałaby z wami porozmawiać wąż, tak? Lub jakaś ekspartnerka waszego, waszej osoby ukochanej. Ekspartnerka jakaś kobieta też może być ponieważ ta też y, lub matka lub matka, czyli są takie różne opcje musicie oczywiście dopasować każdy do swojej historii może być to też matka y, z którą macie jakieś komplikacje, problemy ale która chce z wami porozmawiać ponieważ ma do was emocje tak? także mogą być to różne tutaj wersje dopasujcie sobie kobieta intrygancka jakaś, zajadliwa może ekspartnerka Waszej osoby ukochanej lub matka? Dziękuję grupie pierwszej. I teraz zapraszam grupę drugą, czyli karty tarota. Kto myśli o was tej nocy? Kto myśli o Was tej nocy? Powiedzcie karty, kto myśli o mnie tej nocy. Pokażcie karty, kto myśli o mnie. Diabeł, dziewięć pentakli, księżyc i w przełożeniu dziewięć buław. Dziewięć buław, czyli y, tutaj osoba jakaś, która stoi jakby na straży, y, jakby bojąca się ataku. 9 buław to <śmiech> jakaś rezygnacja, zmęczenie, ponieważ coś moż, mogło dobiec końca. Yy, diabeł, oczywiście Diabeł to jakaś osoba toksyczna, narcystyczna, osoba, która chce wami manipulować emocjonalnie, <śmiech> przepraszam, emocjonalnie lub seksualnie, lub po prostu yy, manipulować waszymi emocjami, tak? Yy, poprzez namiętność Diabeł, osoba, która ciągle wraca, to może być jakiś powracacz, tak? Osoba, która tęskni za Wami, myśli wieczorami, nocą, myśli o Was, ale ma ta osoba dobre i złe strony, ma ta osoba dużo sekretów, niewyjaśnionych spraw. Ta osoba, mm, mamy tutaj też dziewięć pentakli, tak? Ta osoba jakby może jest gotowa, żeby pracować nad tym związkiem, nad tą relacją, chciałaby ta osoba być może dążyć konsekwentnie z Wami do jakiegoś sukcesu, do jakiegoś nie wiem sukcesu na przykład finansowego czy do stabilizacji, ponieważ tutaj mamy diabeł i dziewięć monet, może ta osoba też myśleć tutaj bardzo wyrachowanie finansowo, tak? Że przy Was na przykład przez, poprzez manipulację, poprzez ciągłe powroty może tutaj skorzystać jakoś finansowo, ponieważ może widzi jakiś sukces z Wami ale ta osoba myśli, tęskni yy, śni o Was ale rozpacza również po czymś, co się skończyło tak? ale ciągle wraca, widzimy, ciągle kusi ciągle kokietuje, ciągle manipuluje ciągle wystawia rękę i chce jakby powrotu lub chce, żebyście wywrócili Także uwaga na tą osobę, to jest osoba narcystyczna i toksyczna. Osoba raczej no, bardzo charyzmatyczna, seksualnie silna, bardzo może nawet dobrze wyglądająca z, takim, z taką charyzmą, błyskiem w boku, ale równocześnie osoba, która jest manipulatorem. Także uwaga kochani. Różne odpowiedzi dwóch grup, bardzo różne... Zestawy kart, bardzo różne odpowiedzi właśnie na ten temat, kto może być tą osobą, która teraz dzisiaj w tą noc, ten wieczór Was myśli. Także napiszcie mi w komentarzach, czy Wasz wybór grupy był tutaj odpowiedni. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście już jutro. Do usłyszenia już wkrótce.